Dodaj liczby, uprość wynik i zapisz go jako liczbę mieszaną. Liczby to 3 i 1 12 plus 11 i 2 5 plus 4 i 3 15. Wiemy już, że każdą liczbę mieszaną można rozbić na sumę całości i ułamka. To jest to samo co 3 plus 1 12 plus 11 plus 2 5 plus 4 plus 3 15. Gdy mówimy 3 i 1,12, dwunasta, znaczy to 3 plus 1,12. Przy dodawaniu kolejność nie gra roli, więc możemy najpierw dodać liczby całkowite. 3 plus 11 plus 4, przepiszę je, a potem możemy dodać ułamki. 1 dwunasta plus 2 piąte plus 3 15. Ta niebieska część jest bardzo łatwa. 3 plus 11 to 14, plus 4 to 18. A więc ta część równa się 18. To będzie trudniejsze, bo, jak już wiemy, dodawanie ułamków wymaga wspólnego mianownika. Musimy więc sprowadzić te ułamki do wspólnego mianownika. Będzie on najmniejszą wspólną wielokrotnością 12, 5 i 15. Można to zrobić na skróty, po prostu wypisywać kolejne wielokrotności pierwszej liczby i sprawdzać, czy dzielą się jednocześnie przez 5 i 15. Druga metoda polega na rozłożeniu wszystkich liczb na czynniki pierwsze. Najmniejsza wspólna wielokrotność musi zawierać czynniki każdej z liczb i jest ich iloczynem. Pokażę teraz, jak to się robi. Rozłóżmy 12 na czynniki pierwsze. 12 to 2 razy 6 6 to 2 razy 3 Czyli 12 równa się 2 razy 2 razy 3. Tak wygląda rozkład 12 na czynniki pierwsze. Teraz 5. 5 dzieli się tylko przez 1 i przez siebie. To liczba pierwsza. Rozkład na czynniki 5 to po prostu 5. Ta jedynka jest niepotrzebna. Teraz 15. Właściwie, kiedy zabrałem się za rozkładanie 5, powinienem od razu powiedzieć: 5 jest liczbą pierwszą. Nie rozkłada się. To drzewko jest bez sensu. Wróćmy do 15. Rozkład na czynniki pierwsze 15. 15 to 3 razy 5 i obie te liczby są liczbami pierwszymi. Potrzebujemy więc dwóch dwójek i jednej trójki z rozkładu 12. Nasz wspólny mianownik będzie miał co najmniej dwie dwójki i jedną trójkę. Zapiszę to tutaj. Musimy mieć 2 razy 2 razy 3, co najmniej tyle. Musi też być 5, prawda? Bo musi być podzielny przez 5 z rozkładu kolejnego ułamka. Dopiszmy zatem 5. Piątki jeszcze tu nie ma. I musi mieć jeszcze 3 i 5. Ale popatrzcie, 3 już jest z rozkładu 12. Mamy także 5 z rozkładu piątki, więc ten iloczyn jest już podzielny przez wszystkie mianowniki. Tu jest 12, tu jest 5, a tu jest 15. Jaka to liczba? 2 razy 2 to 4, 4 razy 3 to 12, 12 razy 5 to 60. To najmniejsza wspólna wielokrotność 12, 5 i 15. Możemy dopisać tu plus i mianownik 60. Każdy z tych ułamków musimy przekształcić do mianownika 60. Aby otrzymać 60 z 12, musimy pomnożyć przez 5, więc mnożymy także licznik przez 5. 1 razy 5 równa się 5. Otrzymujemy 5- 60. Aby otrzymać 65 musimy pomnożyć przez 12 i to samo w liczniku. 12 razy 2 to 24. Ostatni ułamek. Aby otrzymać 60 z 15 musimy pomnożyć przez 4, to samo w liczniku. 4 razy 3 równa się 12. Teraz wszystkie ułamki mają ten sam mianownik. Możemy je dodać. Więc dodajmy. To będzie 18. Dodać ileś 60. W liczniku mamy 5 plus 24 to 29. 29 plus 12. Zobaczmy. 29 plus 10 to 39 i jeszcze 2 to 41. Tu będzie 41. Wydaje mi się, że 41 i 60 nie mają żadnych wspólnych dzielników. 41 to chyba nawet liczba pierwsza. A więc wynik to 18 i 41 sześćdziesiątych.